Chcę wam coś pokazać, odsączę sobie te pierogi, tą wodę, która zostanie po tych pierogach, to wykorzystam do nasączenia zanęty, bo kiedyś tak słyszałem, że najlepiej jest rozrobić zanęty, te, wiecie w wodzie po pierogach. Myślę, że tyle starczy. Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Właśnie jedziemy na Mietków. Jadę do Marcina, bo już stoi tam z kempingiem. Dwa dni. I jedziemy od strony do Manic. Niestety tu takie dziury były, więc mówię, nie nagrywam My się. Ręka będzie aż telepać. Już jestem od celu 5 minut. Za chwilę dojadę i rozkładam się. ma, jestem, ale powiem ci tak o, w tym samym miejscu prawie jestem co wtedy, bo myślałem, że gdzieś indziej... Tak, tam właśnie, no. Ale jest wyższy stan wody chyba, jak wtedy. Powiem elegancko, kolego! Dzisiaj łowimy na gliny, potrafisz, żeby je najpierw przygotować, trzeba je mocno zwilżyć, więc do tego celu najpierw Gliny rozpraszającą. No, to zrobimy najpierw 2 kilo tej gliny. To są gliny suche. Gliny, które samemu się namacza pod postaw. Można dzięki temu uzyskać taką jakby konsystencję, jakby właściwości jej, jakie sami chcemy. Producent nie narzuca z góry yy, nam no, stopnia nawilżenia jakby, nie? To jest fajne w tych glinach. jeszcze lecimy zwiążącą teraz była rozpraszająca zaraz je obie wymieszamy, połączymy fajne jest to, że to są pudełka strunowe takie opakowania i jak nie chcesz zużyć całego opakowania to możesz sobie odsypać i po prostu zamknąć strunowo i jest ok to taki brąz z taką czerwienią. Teraz zobaczymy w ogóle jaki z tego kolor wyjdzie, bo jeszcze nie próbowałem takiej mieszanki. I do tego, do tej gliny, częściowo dodam tego Sensasa Karpes dość tania zanęta 2,5 kg za 15 zł jak na Sensasa to jest bardzo dobra cena. A powiem wam od ostatniego czasu trochę na połowie i naprawdę się sprawdza. Rozcieram to potem nosicie, bo nie chcę, żeby było takie grube. A tu się łatwo wiesz. Ale odstawię to na chwilę, niech się przegryzie. Zobaczcie teraz tak, czysta zanęta, surowa, będę się zastanawiał co tam dosypywać z czasem, jak zobaczę jak, jak reaguje ryba. Tutaj glina z małą ilością zanęty, z pieczywkiem fluo, z TTX, z jakimś takim e, ziarnem typu kukurydza, żeby rybka sobie kręciła się, kubała, dłubała. Swoje, maruś. I jeszcze mam czystą glinę, jest nic, nie żeby przypuśćmy nic. To Nie dla ciebie. tylko tam zmurzyć, a nie karmić. Chociaż tą zanętą ona się też nie nakarmi. Niektórzy na pewno mnie zhejtują, że jest to mało odżywcze zanęta, ale ja wolę zacząć yy, ostrożnie, niż potem po prostu gdzieś mieć przenęcone łowisko i spore brania, bo z wody nie wyciągniesz. Jak wrzucisz, to już nie wyciągniesz. Także trzeba to dozować na pewno i ja w tej regule ostatnimi czasy właśnie bardzo mocno się pilnuję. Zobaczcie, takimi wałeczkami sobie nęcimy Od dołu podklejamy i lecimy skąd? Znalazłem dołek blisko brzegu i na niego właśnie będę rzucał Pogodę i znowu mam taką pogodę zresztą w tamtym roku też miałem taką flautę tylko że w tamtym roku mi brał samego rana, zobaczymy jak tutaj przed południem w południe i po południu może być na zero, bo nic nie bierze w sumie wszystkim tutaj, słyszałem zaczniemy od długiego przyponu na pewno tu są ryby że spokojnie tą siedemnastkę można założyć i nie zastanawiać się czy, tu, czy nie będzie za dużo i haczyk mam tu taką dwunastkę Kolmika nuklear. Fajne haki, na razie sobie je testuję. Nie są takie drogie za 20 sztuk, 15 zł niecałe. Jak sobie chodziłem po sklepie i znalazłem te haki, z ciekawości wziąłem. Pamiętam, był wtedy w sklepie, Paweł jak powiedział, że na nie łowił i że to są w sumie normalne fajne haki, więc, więc sobie wziąłem. Zaraz wam pokażę jaki kształt. Kolor co prawda srebrny, ale myślę, że to nie będzie miało takiego wpływu. Zobaczcie. Tu takie pełne kolano. No zarzucę na kuku i na jakiegoś robaczka pierwszy rzut. Słuchajcie, jest taka akcja tego typu, że rzucałem tym kijkiem, mawerem. Chciałem sobie rzucić właśnie do klipa pierwszy raz, bez niczego. I przy zarzuceniu, no, w tym miejscu się po prostu złamała zaraz za, za z, łączeniem z dolnym e, elementem no i tu już raczej tu, no nie wiem, ale nie do sklejenia tu akurat przelotkam no, ewentualnie na części chyba Maćkowi przywiozę to co zostało plus szczytówki, bo ma taką drugą i do tego celu teraz na zamianę daję znowu Black Arrowa Sensasa 4.20 połączeniu z tym kołowrotkiem Awera, gdzie nawinięta jest plecionka 004 powinien wyjść z tego fajny kijek dystensowy, ale jest też jeszcze jedna przeszkoda bo połamałem tych szczytówek od Black Arrowa już wszystkie i została mi tylko jedna uncjowa więc ta jest też połamana ostatnio, na zawodach połamałem no i zobaczymy jak to wszystko będzie współgrać koszyczek założę nie więcej jak 40 gram i będziemy sobie testować takie połączenie mam nadzieję, że to się sprawdzi będę chciał łowić na niedalekim dystansie, 40 metrów na początek bez nęcenia, może poszukamy troszeczkę tej ryby bo to też są różnice w głębokości, bliżej jest głębiej i właśnie tą jedną wędkę mam tam rzuconą na 20, chyba drugim metrze a tą będziemy trzymać na 40. i o dziwo, tam jest wypłycenie o jakieś 4 sekundy, więc nie wiem, to by było Gdzieś może z 2-3 metry, bo takim e, koszykiem rzucałem 40-ą Braminga, Browninga. Na pewno wiecie o którym mi chodzi. Z odkręcanym obciążeniem. No i lecimy. Rozpadało się, rozwinęliśmy sobie parasole z Marcinem i tu tak właśnie Marcin siedzi. I też bez pika. <grytania> Okej, okay. przestało padać. No, piesiu, idź sobie, idź piesiu. Przestało padać, bo mi tu trzy tego, szczytówkami, chłopie, idź yy, Już złowiłem, tylko że nie nagrałem takiego małego leszczyka Na dalszym metrze cieniej, 0.12, mały haczyk Na bliższym metrze grubiej, na kuku i dwa białe, podnęcone też z pombem mówisz, mówi, że nie było wejścia do tej rybaczówki Znaczy no, było coś tam napisane chyba, że że trzeba jakoś chyba sobie rezerwować. Coś, znaczy ogólnie było zamknięte, nie dało się wjechać na teren. A ile to kosztowało? Znaczy to... Nie... Za nasze znaczy... składki wybudowali, znaczy, nie? tak, i za ileś tam... Ileś kosztorym był przedstawiony? do tyłu się chwalili właśnie, że... Że to wszystko idzie właśnie specjalnie, dla nas jest robione. I tak się chwalili. Jak nie jeden rząd właśnie się chwalił, że tyle zrobili. Tylko przede wszystkim za nasze pieniądze. No. I się później okazuje, że to wcale nie dla nas. Bo jest dla nas niedostępne, tylko dla nich. Dla tych co mają układy, o, patrz, dojścia patrz, Widziałeś patrz. takie branie? I już jednak dalej są Ale ty, bardzo małe To znowu taki malutki jakiś leszczyk O i trzeci taki kurde ten Ja już nie mam siły do tych ryb Trzeba coś zmienić Może krótszy przypomn czy coś Akurat mam dobry słoik na taki <śmiech> Po smalcu Tak, albo dla kota no, Technika rzutu też jest ważna Głównie to miękka wędka Ło jakie branie miałem Jest coś no Kur... znowu jakiś taki... Zwariowany, o ty, Ja tych dzisiaj, dłoniaczku, to coś czuję, że wyciągnę Zanim wejdą też... Sz... Średnio chociaż, to już będę musiał do domu jechać Ale powiem ci, namietkowie to się fajnie siedzi Naprawdę, to jest fajny klimacik taki, nie? No i słuchajcie, ja zgłodniałem trochę i... Marcin tutaj mi przyrządził fasolkę po brytońsku z centrali. Zajebista Marcin jest. Dziękóweczka. Sam robiłem. <grym> <grym> Elegancka. No ona mi też smakuje. No tak awaryjnie czasami, jak mi się nic nie chce robić, to biorę. No. Tak siedzimy, nic nie bierze i... Patrzę, Marcin siada na, na siedzenie i zobaczcie klapki i skarpetki. Jak typowy Polak. Jak to skomentujesz? Bo to jest dla higieny tak, nie? To nie wiadomo kurde kto chodził. W klapkach? Nie, po, po mokrej trawie. Nie wiadomo czy to woda. Aha. Nie. No, mam ryba. następny taki nie. kurde Machu Picchu <gry> ja najwięcej ryb i największe nałowiłem się jak nic się nie nastawiałem oprócz może tych planowanych wyjazdów karpiowych dwóch ale też dwa lata jak byłem temu to nic nie brało, a zaraz obok łapali niedaleko może ona siedzą tylko się mi się nie chce hmm. Albo na odmuchowie rozłożono 45 wędek, Widziałeś to? Tak, ja chłopie Ale o co, gdzie 45? No normalnie, tam jest taki cypel murowany, a na, na nim jedna obok drugiej 45 rozłożonych wędek na fileta, na sendaczu Ale tyle osób było, czy co? Nie, no ktoś przykusował, no, 45 wędek rozłożył i się zawinął Jaka akcja? 45? Kto mu się to chciało rozkładać? Ty Mafia tak, mafia, kurwa. Przywożą ludzi rano, <grystanie> autobus odbiera po wiosce, kurde. Ty jedziesz dzisiaj każą na Głębinów, ty na odmuchów. Ta. No następny dzień przyjeżdżają, każą im składać. I 10 kg ryby ma być. Znaczy nie wracaj, kurde, tylko czują to. A tyle co ja nabrałem, fajnych smakołyków, <grystanie> peletów. No tu nie ma na czym testować nawet. To chcesz ogłuszyć rybę? Nie wiem, <grym> jak to się sprawuje, nie? No patrz. Co? Jakiś zapach czuję znajomy. Coś anes, coś takiego? To jest coś na słodko. So to... no i to słuchajcie, ten wyjazd dzisiaj można uznać za no, dość nieudany wyjazd nie było zbyt dużo ryb, a jak już były to były małe i niezbyt warte uwagi ale z racji tego, że ten e, dzisiejszy wyjazd, ten dzisiejszy wypad typowo takim wypadem rekreacyjnym i wypoczynkowym no, naprawdę dla tutaj choć próby przekazania wam tego chilloutu mówię, zmontuję ten filmik zobaczcie jak fajnie yy, jaka zmienna też pogoda jaki zachód słońca może mi się uda nagrać także typowy odcineczek na luzie bez spinki camping, grill o właśnie jeszcze zaraz nagram bo tu Martin w ogóle, w ogóle stoi z przyczepką elegancko taki trapik z niego taki zrobiony przedsionek i cyk, przyczepka taka, może nie będziemy wchodzić do środka, ale i jest biwach. do kiedy będziesz? Planowo do czwartku. Ale jak będzie Zobaczy, lipa to... To zmienimy miejsce na inne, uh -huh. zobaczymy. I tam nie przeszkadza, jest w sumie fajnie, bo kurde, praktycznie sam tutaj jestem, uh -huh. na uboczu. Cisza, spokój, pogoda no jest jaka jest kiedy tak? wszystko, gradu nie było jeszcze i śniegów Tylko co. Poza tym prawie że błotne burze Także dobra, dasz mi znać jak coś wpadnie No ja już się zwijam na chatę No i ogólnie I tak jak zwykle Ten wyjazd bardzo mi się podobał na, Uważam, że Można go zaliczyć mimo wszystko do udanych Był fajny, na relaksujący Wypadzik nadmietków No niestety z tutaj y, Sugestii Wieśka Trzeba było siąść na płytką wodę. Myśmy siadli na głęboką i dlatego może tak się stało. Mimo wszystko jeszcze raz ostatni tutaj rzut miotkowa Zobaczcie, jaki klimacik. Zachodzik słońca. Elegancko, dużo ludzi. Wyspy. I tak. Trzymajcie